Maryszewskie Inwestycje. Dzień dobry, kradzko Ryszmitka. Mam pytanie z kanału Widzę Mam pytanie na temat, kiedy będzie oddany już ten most? Kiedy będziemy mogli świętować to? Dziękuję. Tak jak powiedzieliśmy, w związku z tym, że ten most rzeczywiście powstaje błyskawicznie, miejmy tak. nadzieję, że za rok będziemy Państwa mogli zaprosić na otwarcie mostu. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Pytanie pierwsze i podstawowe. Kiedy dokładnie możemy się spodziewać o otwarcie mostu? Termin otwarcia mostu to jest wiosna 2024 roku, natomiast jak widzimy już tutaj konstrukcja, ta płyta nośna powstaje. Ta konstrukcja być może jeszcze w tym roku będzie, będzie gotowa, także być może dziennikarze po nim jeszcze przejdą w tym roku, natomiast termin, termin realizacji to jest wiosna 2024. Pytanie trochę inne na temat dróg rowerowych. Aktualnie mamy trzy typy przejść na pierwszej przestrzeni rowerowej. W tych miejscach są wymanewarki. Yy, były usuwane przejście dla pierzy, które są namalowane, a w innych miejscach są cały czas takie, jak były wcześniej. Czemu tak to wygląda? Y to jest tak, że jakby przejście dla pieszych przez drogę rowerową to jest, to jest w ogóle osobny temat. Pamiętajmy, że przejście dla pieszych, zgodnie z przepisami, to jest przejście oznaczone znakiem poziomym i znakiem pionowym, czyli musi stać ten znak pionowy, musi, musi być to wymalowane, wymalowane na jezdni. Są jeszcze miejsca takie w Warszawie, gdzie jest gdzieś, to jest pozostałość gdzieś z dawnych lat chaosu, kiedy trochę nie wiedziano jak, jak to robić, gdzie są tylko wymalowane pasy, a nie ma tego tego znaku stojącego. My raczej staramy się odchodzić od malowania, przejść dla pieszych na, na drodze rowerowej, dlatego że jeżeli jest przejście, no to siłą rzeczy piesi muszą korzystać z tego przejścia, nie mogą gdzieś przez drogę rowerową przechodzić obok. Natomiast jeżeli przejścia nie ma, no to mogą przechodzić jakby w dowolnym miejscu przez, przez drogę rowerową, natomiast oczywiście jakby pierwszeństwo mają tutaj, mają tutaj rowerzyści, więc pieszy musi uważać, uważać na rowerzystów. To jest chyba lepsze rozwiązanie, dlatego że jakby nie wskazują pieszemu, nie zmusza go do konkretnego miejsca, w którym on musi przejść przez, przez taką drogę rowerową. Wyznaczamy przejścia na drogach rowerowych tylko w wyjątkowych miejscach, w których ten ruch pieszych jest bardzo duży. Tutaj dobry przykład to jest, to jest okolice Ronda Dmowskiego i przejście przy metrze, gdzie tam rzeczywiście jest takie bardzo szerokie przejście dla pieszych. Natomiast ono jest wyznaczone i to przejście w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo pieszych, daje pierwszeństwo pieszym w takim miejscu. To właśnie rowerzyści dojeżdżając do tej zebry muszą się zatrzymać. Pamiętajmy, że, że od zeszłego roku mamy też w przepisach coś takiego jak przejście sugerowane. Czyli taka, taka forma ułożenia infrastruktury, która nie jest formalnym przejściem dla pieszych, natomiast sugeruje miejsce, w którym można przechodzić czy to przez jezdnię, czy to przez drogę rowerową. I takich miejsc w Warszawie, w Warszawie jest sporo, właśnie z sugerowanymi przejściami dla pieszych. Zwykle to jest w formie takich wypustek dla osób, dla osób niewidomych z jednej i z drugiej strony drogi rowerowej. Czasami jest to przed przejściami dla pieszych przy, przy skrzyżowaniach. Przepisy są nowe. Zobaczymy, jak to się, jak to się, jak to się będzie sprawdzało. Ale w tych przejściach, do cały czas rowerzysta na pierwszy raz? Tak, znaczy, jeżeli to jest przejście sugerowane, no to jakby, jakby rowerzysta dostaje informację, że to jest miejsce, w którym może spotkać pieszego, natomiast no cały czas nie jest to, nie jest to takie, takie twarde przejście dla pieszych, które daje pierwszeństwo. Daje pierwszeństwo pieszemu, daje pierwsze, tam ma pierwszeństwo rowerzysta. No to jest trochę kwestia wyboru. Czy, jakby, czy chcemy miejsce, w którym ten pieszy będzie absolutnie uprzywilejowany, ale jednak jest zmuszony do tego, żeby konkretnie tylko w tym miejscu przechodzić daną drogę czy, czy drogę rowerową? Czy chcemy sytuację, w której, w której pieszy może jakby w dowolnym miejscu takie, taką drogę rowerową przekroczyć? ale musi uważać na to, czy, czy, czy, ktoś, czy ktoś nie jedzie. Chyba lepsze i wygodniejsze mimo wszystko w przypadku dróg rowerowych jest właśnie to drugie rozwiązanie. Ten ma placu na razy dobrze. Kiedy raz się pracę W tym tygodniu. W tym tygodniu, czyli, czyli, czyli no, rozmawiamy, rozmawiamy w czwartek, więc w zasadzie już wykonawca powinien, powinien organizować sobie, sobie zaplecze, zaplecze budowy. Sporo prac na placu na rozdrożu, oczywiście głównym elementem tych, tych prac jest, jest budowa wind na, na przystanki na przystanki autobusowe. Zresztą przy okazji zostaną wyremontowane schody, które, które tam prowadzą. No ale poza tym, uzupełnienie infrastruktury rowerowej, e, przejścia dla pieszych w miejscach, gdzie, w dwóch miejscach, gdzie teraz są przejścia podziemne. Te przejścia podziemne staną się nie, niepotrzebne, więc zostaną, e, zostaną zasypane. Dołączenie tej infrastruktury rowerowej na placu z e, tą infrastrukturą, która powstaje e, na wiaduktach na Agrykoli e, Trochę nowej zieleni, nie dużej, nie będzie tam drzew, mówimy mimo wszystko o miejscu, które jest w zasadzie takim wiaduktem nad, nad trasą WZ, ale jednak trochę tam miejsca na, na rozkutowania się znajdzie. No i generalnie zrobienie tego wszystkiego dookoła planowanego przez rządową agencję pomnika Bitwy Warszawskiej Obie, obie inwestycje są skoordynowane, nie będziemy sobie wchodzić w paradę, a nawet, nawet wzajemnie sobie będziemy pomagać. Jak wspomniał Pan o tych przejściach podziemnych, że są likwidowane, i jedno przejście zostaje, chociaż jest nie jest do użytku dla pieszych, czy nie będzie go później? Póki co jakby skupiamy się na tych dwóch przejściach, o których mówiłem, czyli, czyli przejście przez wlot ulicy Koszykowej i przejście na przedłużeniu Alei Wyzwolenia. Tam, tam, tam powstaną, powstaną przejścia, przejścia dla pieszych. To jest, remont placu, to jest remont placu, nie, nie przebudowujemy tego miejsca od, od początku do końca, tylko je remontujemy, ale w ramach tego remontu no, staramy, się, staramy się robić, co tam, jest, co tam jest możliwe, więc będzie to taki, taki remont rozszerzony, ale jednak cały czas remont. Już ja dzisiaj dopytam co do wind. Windy będą tylko i wyłącznie po stronie wschodniej, nie było możliwości zabienia ich też po stronie zachodniej z przejściem na dole? Będą po stronie, po stronie wschodniej, czyli tam gdzie, teraz są, tam gdzie teraz są schody, one będą, będą alternatywą dla, dla tych schodów. Tak. tak, ale czy nie dało się zrobić po drugiej stronie placu z przejściem jeszcze na dole, ponieważ tam jest przejście i jest też przestrzeń? No jakby zakres, zakres inwestycji w tym momencie jest taki, no akurat w tym na tych, na tych przystankach o których mówimy, tam jest nawet rezerwa na te, na te windy, więc tam jest to było to dosyć, dosyć łatwe do zrobienia. No, na razie tyle. To, jakby to, to, to, jest, to jest pewien, pewien początek, a znaczy to i tak jakby, jakby zmieni trochę sytuację na, na, na tym placu mówimy o, mówimy o trasie która po kawałku jest w zasadzie remontowana, remontowana w różnych miejscach, dlatego że teraz, teraz mówimy o tym placu na Rozrożu, trwa przebudowa wiaduktów na Agrykoli, zaczęła się przebudowa wiaduktów nad Paryską, dwa lata temu, dwa lata temu trochę przebudowaliśmy więzeł, węzeł, węzeł nad Aleją Stanów Zjednoczonych, więc krok po kroku, no jakby, jakby w tym momencie mówimy o tych dwóch winach. Już ostatnie pytanie, teraz właśnie jest przebudowana trasa Łazienkowska i tam powstaje droga Daworowa i tak samo mamy już na moście Czy będzie połączona ta infrastruktura, bo aktualnie nie będzie przejazdu przez porad Ciotrniakowski i przez ulicę? Myślimy nad tym, natomiast jak, dlatego, że siłą rzeczy jakby powstaje tam taki, taki rzeczywiście dosy, dosyć, długi, dosyć długi ciąg rowerowy, ważny ciąg rowerowy, bo jego, jego nie było. Myślimy nad tym, ale jeszcze za wcześnie, żebym, żebym tutaj coś, coś konkretnie powiedział. Dziękuję Dzięki.